Filmiki PrimaTorz, pierwsza klasa nie? Chce się oglądać, nie? Każdy jeden ogląda, nie? A właśnie jak taki nie? No nie? Najbiste, kurde. Pozdrawienia, nie? Trzymajcie się. No dzięki bardzo, pozdrawiamy. Dzięki. Bardzo będzie mi że się o samym filmiku, nie? No, gdzieś w najbliższych dniach będzie filmik, bo jest mała niespodzianka, także na kanale tam śledź nas. Oczywiście, oczywiście, trzymajcie się tam. Dobra, dzięki szerokości. Cześć, witajcie, Cześć. mamy 12 marca, wtorek i chcielibyśmy powiedzieć o tej niespodziance, którą wcześniej tam już co nieco opowiedzieliśmy, Trochę że będzie like, niespodzianka. Miu Holand Polska, w sobotę, będziemy jak wiadomo w Kielcach, również w piątek, 15-16 marca, ale chodzi o to, że 16 marca o godzinie 11.00, Będziemy nadawali live'a prosto ze stoiska New Hollanda, także zapraszamy tam bardzo wszystkich serdecznie, żeby, żeby uczestniczyli w tym live'ie. I już wiecie dlaczego ten sobotni live został przeprowadzony, był zapowiadany na 30 tysięcy, tak. a trzeba było przeprowadzić próbnego jak najszybciej, żeby, żeby sprawdzić jak to wszystko nam zadziała. Nie chcieliśmy nic zdradzić jeszcze, ale teraz już będziemy codziennie coś dodawać, przypominać o, o tej akcji całej i możecie się spodziewać od jutra, gdyż zobaczycie jutro to, co teraz mówię, tak jak tak, teraz mówimy i spodziewajcie się praktycznie codziennie, jakieś filmiki będą niekoniecznie na ten temat, bo ogólnie będzie dużo filmów, ale no naprawdę, no będzie się działo. W Kielcach też zapraszamy na stoisko New Holanda, przychodźcie tam śmiało. Można porozmawiać. Live jaki długi jeszcze nie będzie, nie wiemy jaki będzie, jeszcze to zależy ale... też trochę od aktywności. Jaka, tak, jaka jeśli będzie aktywność, to tym bardziej przedłużymy, ale po prostu no, kręcimy live'a i zapraszamy na niego bardzo serdecznie. Zapraszamy też, możecie podchodzić do nas, pogadać, coś popytać. Jesteśmy otwarci, wolni. A my kręcimy się dzisiaj tutaj po Wrocławiu na naczepą. O, nie wiem czy to widać, bo ja tutaj teraz za bardzo do przodu nie mogę znaczy to tyłu do przodu wskazane jest patrzeć także z New Holanda filmik na New Hollandową akcję i szykujcie tak. się tam ostro bo, bo mamy nadzieję, że to jakoś w miarę fajnie przedstawimy i zobaczymy no. no nic no o tym chciałbym powiedzieć, wiecie już jaka jest niespodzianka o my dzisiaj takim zestawem Naczepom, Właśnie załadunek palet mamy ale to mniejsza o to. pamiętajcie też, że w sobotę będzie Ilona w piątek również no i gorąco zapraszamy, będzie na pewno dużo się działo dużo przygód może być. Zobaczymy jak to będzie wyglądało także zapraszam, oglądamy live'a, łapki wbijamy będą różne hasztagi na strony New Holanda proszę też tam wchodzić o no nic nasze maszyny żegnamy się na razie